Cześć, cześć ja jestem Shanti, a to jest materiał z wersji demonstracyjnej do Resident Evil Village dziś sobie ogramy w końcu demo wersji PC-cowej, która dzisiaj zadebiutowała dokładnie 2 maja wczoraj mogli ogrywać demo w części gdzieś tam w Ameryce ponieważ wersję demo właśnie podzielili na różne kraje, najpierw konsolowcy ogrywali gdzieś tam za granicą a później następnego dnia dopiero w Europie tak samo jest z wersją w wczoraj mogli ograć gracze za granicą a dzisiaj dopiero właśnie na całej Europie no i jednocześnie też pojawiają się obie wersje demo właśnie wioski i zamku, które sobie będą grywać bo pierwotnie była właśnie wioska dla konsolowców A później, kilka dni później było właśnie demo w zamku No a dzisiaj jest demo właśnie dla wszystkich, również dla pc więc Więc bezbędnego przedłużenia od razu sobie zaczniemy Wioski mamy na to godzinę, Jedną demo właśnie z wioski zajmuje 30 minut i 30 minut w zamku Które już się nie mogę samej gry doczekać Dobra, play i może zagramy na standardowym, tak 60 minut Zobaczymy jak mi pójdzie, jak w ogóle będzie gra chodzić No to bardzo świeży tytuł, a premiera już w piątek Gry oczywiście jeszcze nie zakupiłem, ale spokojnie, grę zakupię jestem już na to przygotowany No to zaczynamy zabawę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 Here? Dobra, jesteśmy zatem w tytułowej wiastce. Kurde, nie wierzę, że gram w najnowszego rezydenta, wprawdzie w wersję demo, ale zawsze tą wiedźmie, czym klim, ona jest znana oczywiście z wiastunów. Wcielamy się w itenę, jak mogliście usłyszeć. Tak nie będę też jakoś bardzo eksplorował, bo to tylko 60 minut więc będzie trzeba się spieszyć pierwszy przedmiot podniesiony elegancko tu nic z tym nie mogę zrobić potrzebujemy prawdopodobnie wytrychu no, gra wygląda ładnie nawet ładnie chodzi, w 60 fps'ach. Oczywiście ustawiałem grę, znaczy ustawiłem, Już była ustawiona od razu w full hd. Na razie nie będę tam zmieniał ustawień, szkoda w ogóle na to czasu. Może trochę podbiegnijmy. Zobaczymy co jest z tej strony. Zamknięte do drugiej strony. No dobra. coś było, jakiś prach, z tym też na razie nic nie mogę zrobić. Tutaj też nie ma przejścia. Hmm. Demo może nie powinno dać dużo czasu, może Tam też nie mogę przejść. <śmiech> niebie pół godziny na to mam, ale na, na taką wiaskę na przykład, ale można to przejść nawet szybciej. Teraz mi dopiero gra podpowiada, że można biec. Mamy też mapkę, taką bardziej otwartą. Mieliśmy tutaj właśnie znajdźkę, tu jest właśnie przejście do zamku. Wygląda na to naprawdę imponująco. Ha? No tutaj musimy włożyć dwa przedmioty, żeby te drzwi otworzyć i żeby przejść w ogóle do tego, do zamku. który już się nie mogę doczekać pełnej wersji. Gra oczywiście się ale nie wiem jak z tym nagrywaniem będzie. Coś by tu trzeba użyć, ale nie mam czym. A graficznie gra się prezentuje jeszcze lepiej niż Resident Evil 7. Agra na tym samym silniku graficznym Dobra, to gdzie teraz? Bo tam chyba nie mogę przejść Trochę się zaczynam Gubić Nie pamiętam czy tutaj byłem Z tamtej strony też nie przejdę Dobra, bo tutaj nic Pewnie nie było gdzieś jakiegoś dalszego przejścia. No, w pełnej wersji będzie trochę tego biegania. To na pewno. To już zamknięte do drugiej strony. A może to? No skakać nie można, można się oczywiście zakrywać rękami, jak to było w poprzedniej odsłonie. O, dostałem osiągnięcie. Do zagrania 5 minut. Tą grę. tam jest jakiś przedmiot, ciekawe co to jest ale i no poważnie, aaa dobra tutaj nie, nie zauważyłem tu mamy właśnie pierwszy ten przedmiot, który można użyć tam na drzwiach tak wygląda ekwipunek tu mamy tą matkę Mirandę, a tu mamy tutaj właśnie 4-5 osób, czyli takich przeciwników. Każdy z tych przeciwników tam zarządza jakąś, jakimś miejscem. A mogliśmy też na pójść. I coś chyba słyszę do zestrzelenia, ale się nie będę tym przejmować. Ten też nic nie zrobię, chyba, że z drugiej strony No to i tak dopiero w pełnej wersji się przyda Dobra No gra chodzi całkiem ładnie Nie ma żadnych spadków animacji Ciekawe gra będzie hulać W wyżej rozdzielczości Aha. Mamy przeciwników oczywiście zaraz zobaczycie z kim mamy tak naprawdę do czynienia tu można zestrzelić wow tutaj kolejny amunicja do pistoletu jest i strzelba okay. mina w piechotna O, nie mam amunicji poważnie Może... Serio, zobaczcie na niego Dobra, może tam pójdźmy do niego, co? Przyładujmy to jeszcze Przejdziesz kolego? czy się tam. Pacią się, ale tam dobija. Wow. dobra, padł. No, znika podobnie jak ci przeciwnicy w siódemce. Dobra, na razie mieliśmy do czynienia z pierwszym wilkołakiem. No mamy w tej ocenie oczywiście do czynienia z wilkołekami No i w końcu twórcy popracowali nad tym A to do strzelby biorę. O jest nawet nóż A tylko dwa pociski, ale zawsze to coś Nie będę narzekał Trochę by się też spieszył bo nie wiem ile mi osobiście za przechodzenie tego demo Tutaj będzie nic nie ma I to czas słyszę jak tutaj po krzaczarach się czają Przeciwnicy Tam już nie będę szedł szkoda czasu Tutaj co jest kolejne prochy Potrzebuję jeszcze jednej sztuki złomu. Dobra. Przebiegnijmy szybko do przodu. Trochę... Wow. Dobra. Ła, wow, przyszedł. Jasne win. Więc... ale mnie trafił Dobra, ja na razie uciekam może się na razie wycofać chyba, że oni też uciekną no, przeciwnicy są 10 minut, dobra Nie door? To... please hey what are you doing here stay back please don't hurt us whoa it's okay I'm not gonna hurt you I'm just glad to see normal people at last have you seen any other survivors no they're all in Louise's house and she's not answering and the gate is locked why girl.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 Znaleźliśmy jakichś mieszkańców tej wioski i się kojarzyć ze zwiastunów Dobra, nie tracimy czasu Nie na nas poczekałem Amunica do pistoletu, bardzo się przyda Fajnie jest to, że właśnie nie trzeba wyciągać noża tylko i ten Sam go wyciąga jak chcemy coś rozwalić Coś tu będzie? No, oczywiście jakaś buteleczka, ale przydałby się też złą. Tak eksploruję, no bo w tej serii warto eksplorować. No, bo nie mogę, coś się ruszyć do przodu. Took your damn time. Oh, you're welcome. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father, help me. We have to get inside. Dobra. No do tej drzwi. Who? Anybody home? Maybe a familiar voice. Luisa, open up, it's me, Elena. Stop shouting. You'll draw the monsters! Julian, calm down. Who's this? A friend! Stay back. <coughs> father, for God's sake, Julian, let us in. No, no, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now. This way. You're not from this village. Uh, no. I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go. Wow. If Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Wait here. I'll check on the others. z przynajmniej ze strony tamtego typa tutaj możemy coś zerknąć ale nie wiem czy jest w ogóle na to czas dobra idźmy po prostu dalej do przodu oczywiście demo znam bo oglądałem jak inni ogrywali to wcześniej na konsolach bo jeszcze na PC nie było w wersji demo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 And they, they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Did they? No. N no, he, he is out there. Somewhere. He, he he went to get help. Yes, yes, that's that's it. He he went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come.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 Kurda No jeszcze się nie zamieniło, ale już ma takie zachowanie Wilkołaka Leave me alone! No! W ogóle ta Elena, w ogóle ta Elena nazwy stronach to ja myślałem, że to po prostu Kler bo podobna z twarzy Dobra wiem, że tutaj gdzieś będą klucze. Gdzieś tu jest notatka. No właśnie w tym jest. No dobra, ale jak się to ten. 20 minut. No dobra, mówię to. A. A nie, to jest po prostu ten. Dobra, ja myślę, że to jest klucz, ale. Nieważne naboje do shotguna, chociaż nie wiem czy mi się przyda, bo niedługo koniec demo Tu no, nic nie ma nic Trochę się. Nie bardzo wiem gdzie mogę użyć tego czegoś co No nie, kluczy jednak wziąłem, bo tam widziałem, że klucz zostawiłem, a podniosłem tam coś innego, co było przy tych kluczach. No ale dobro. Znowu się przejedziemy autkiem, jak w siódemce, w garażu Bakerów. jest nawet ten. Tam po prawej stronie ja, ja da Nie, tam wszystko się pierdzieli. breathe in the smoke I know thank you Ethan <coughs> you're kind I hope your family is safe I do too once we get out of here maybe you'll get to meet them come on it'll hold there that's our way out oh, thank God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 Stay there! Come on, give me your hand! Ethan, go! Save your daughter! Elena, don't give up! Reach for me! O No ile i ten ani lubię w rezydencie mi siedam to tutaj w tej odsonie. Please don't get it. Myślę, że może mnie go być szkoda. No, Siętce swój koszmar przeżył teraz tutaj też swoje przeżywa. Może to do tego właśnie się zastanawiam, do czego to może służyć. I tu mamy drugą część. Tak, bo i teraz możemy tam pójść. Wow, do tej drzwi. Do zamku. O, o, kto tam? Stop! Matka Miranda! Hej! Kto była? Co było to było? Była właśnie Matka Miranda. Dzwony biją, czy żeby nam się demo kończyło? Mamy jeszcze 5 minut do końca. No i chciałem spacer przez chodź, a że i ten sam to robi. Nie wiem, czy jeszcze przeciwnicy są... O, tam jest ta babka znowu. Death. Yes. Death has them all. <laughs> Przerażająca. No i jest ta babka trochę creepy Dobra Użyjmy zatem tego To będzie jakoś Tak Dobra Idealnie i jeszcze jedna część mhm. Dobra mamy to No i tutaj się zaraz Demo wiosę kończy. No i demo nam się zakończyło. W 25 minut to przyszliśmy, chociaż mogliśmy to przejść też jeszcze szybciej. Zrobię sobie może skrzypiec na pamiątkę. No jest zwiastun, ale. Mogę go jakoś pominąć? Czy nie bardzo? To jest ten nowy zwiastun. You're whining. No... We're almost there. <laughs> Rose, where are you? Hello. If there are any survivors out there, come to my. to Louisa's house near the fields. What is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Ah! Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! Ah, no! Bust out with this. Likens and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. I got say I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Dziękuję za grę. Można już grę zamawiać, ale jeszcze tego nie będę robił szybko to przewinę, zaraz zacznę też ugrywać drugie demo, jeszcze trochę czasu jest Dobra, myślę, że w tym momencie zrobię szybkie małe cięcie nie będę się zamieszać, ewidentnie kończył. mamy 33 minuty jak widzicie